Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować y, też z wypiekacza chleb, ale tym razem puszysty z mąki pszennej na mleku i jajkach. Co potrzebujemy? Oczywiście, wypiekacz, i do wypiekacza po kolei wrzucam, wlewam 300 ml mleka. Dwa jajka, to będzie taki puszysty, naprawdę bardzo dobry chleb. Do tego dwie łyżki masła łyżkę cukru, łyżeczkę soli. Jak wiecie, to musi iść zawsze na dół. Tu mam także przesianą mąkę, mąkę chlebową basie, Przenną. Nie dodaję dzisiaj żadnego, żadnego słodu. Mąkę mam pół kilo mąki. Na tą ilość dodaję 5 g drożdży instant i mogę od razu dodać też łyżkę siemienia lnianego i tak dwie, trzy garście otrą. Można to zrobić teraz, można to zrobić po pierwszym e, pikaniu, jak już będzie pierwsze wyrabianie. Zamykam, zamykam naszą Maszynę i tutaj ustawiam. Dzisiaj ustawiam akurat, włączę ją tylko do tak. I już właśnie jest ustawione na, na pierwszy program. Ja tylko sobie zmienię na kilogram i dam wypieczoną skórkę. I trzy godziny chlebek będzie. Pyszny. W międzyczasie oczywiście zupa wolnoważe się jest wstawiona i warzywa do ryby. Także dziękuję. Chleb po trzech godzinach mamy pięknie upieczony, więc teraz będę go musiała wyciągnąć z wypiekacza, ponieważ jest bardzo gorący, to oczywiście robię to przez rękawice. Bardzo ładnie odchodzi od ścian wypiekacza. I teraz go muszę po prostu delikatnie. Jest to dosyć trudne, ponieważ jest bardzo gorący, i mimo rękawic. Mimo rękawic nie bardzo chcę. już wychodzi powolutku. Muszę po prostu. Czasami, jak nie chce wyjść, to trzeba pokręcić tymi tutaj. o śrubami i już od razu wtedy znacznie lepiej wychodzi. Musiały się zapiec te śruby i w związku z tym trzeba go mocniej mocniej potrząsnąć i ostatnia próba ta jedna śruba się z mojej prawej ręki mocno mocno zapiekła o i teraz myślę, że już powinien być OK. O. Chleb wyszedł. Pięknie. Proszę zobaczyć pięknie. Wyrosto są dziurki po śmigiełkach, ale śmigiełka zostały w środku. W związku z tym tak wygląda pięknie upieczony chlebek.